Cześć ślicznotko, ten numer dedykuję tobie, wiesz, coś się skończyło, chciałbym zamknąć pewien etap w naszym życiu, było pięknie, ale każdy idzie w swoją stronę. Myślę o tobie, myślę o nas potęgując swoje fobie Staram się żyć, zostawić się za sobą Dobrze wiem, każdy idzie swoją drogą Trudno wymazać z pamięci tamte chwile Spędzone w aucie, łóżku i w Tu nie ma nas i życie dalej płynie Lecz to nie ja, tego końca byłem winien Wybrałaś sama, wybrałaś jego Takie twoje zdanie, cóż mi do tego? Dobrze wiesz, piękna, że do tanga trzeba dwojga Uważałaś tylko, że cię ciągle do rozporka to naturalne, że cię pożądam, pieśni o tobie Układałbym w akordach, bo gdy oglądam wspólne zdjęcia w telefonie Wiem, że je usunąć czas nadchodzi nieuchronnie Myślę, 8 lat byłam z nim Dobrze wiesz Albert, że nie mogę walczyć z tym Dobrze wiesz, że jeszcze go kocham I tylko czekam, aż stanie w moich progach Powiedz, gdzie w tym wszystkim byłem ja? No ta, przecież to była tylko gra Byłem twą zabawką, bez bezuczucilaką Taką, którą można wyrzucić przez barką. Lecz dla mnie, byłaś czymś więcej Złapałaś mnie mocno i trzymałaś mnie za serce To wszystko Do kłótni, od kłótni, kłótnia Mur tych emocji pokonała ta wyrzutnia Jeśli z twojej strony w ogóle tu były Zdecydowanie od moich się różniły Myślę o tym